Czy można w jakiś sposób skrócić okres kary zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, którą dostałeś za alkohol? No jest to logiczne, bo jak dostałeś na 3, 5 czy 10 lat no prawo jazdy przez 10 lat zabrane to troszeczkę długo. Oczywiście zapytanie mojego widza Witam, w internecie znalazłam wiele informacji dotyczących badań i tym podobne po zabraniu prawa jazdy za prowadzenie pojazdów w scenie nietrzeźwości i w związku z tym mam pytanie, na które nie udało mi się nigdzie uzyskać informacji a mianowicie pokrótce opiszę swoją sytuację W listopadzie 2015 zostało mi zabrane prawo jazdy Mam tylko kategorię B na okres 3 lat Dostałem skierowanie na badania lekarskie do WOMP w Sosnowcu Wizytę mam końcem września Badania psychotechniczne, oczywiście jestem już po tych psychotechnicznych bez przeciwwskazań I moje pytanie brzmi czy jest jakaś szansa, jeśli uda mi się przejść badania lekarskie w Sosnowcu, aby w szybszym czasie otrzymać prawo jazdy? I w jaki sposób można się o to ubiegać? Jakie przesłanki należy spełnić, aby nie trzeba było czekać jeszcze dwóch lat na to, aby otrzymać dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów? Z góry dziękuję za odpowiedź. I, i możliwość taką daje Ci artykuł 84 Kodeksu Karnego i w sumie sprawa jest podobna do tych, co siedzą, nazwijmy to za kratkami, siedzą na sztywno Jest to możliwość skrócenia czasu trwania środków karnych orzekanych terminowo która ma podobny charakter i cele do skrócenia kary ograniczenia wolności I ta możliwość między innymi dotyczy zakazu prowadzenia pojazdów Nawet nie jest wymienione czy mechanicznych, bo rower również z, mogą Ci zakazać jazdę rowerem. I jak to się robi w praktyce? No, szczerze mówiąc, zapytałbym jakiegoś adwokata, zapytałbym prawnika, bo się za bardzo na tym nie znam. Jest to pewnie jakaś procedura sądowa. No, znam osobę, która miała zakaz na 10 lat, praktycznie to była recydywa, natomiast po około 5 latach prawko odzyskała. Natomiast, w internecie znalazłem takie stwierdzenie, że sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w artykule 39 punkt 1 ustęp chyba yy, 1 do 3 yy, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przez, co najmniej przez rok. Czyli przypuszczam, że po półtora roku y, można coś już skrócić, natomiast no, trzeba być oczywiście y, wzorowym obywatelem, no, nie popełniać żadnych jakichś tam y, wykroczeń czy innych rzeczy, natomiast wątpię, czy dasz radę taką rzecz zrobić y, bez prawnika. Także na tym kończę, jeżeli w ten sposób skróciłeś sobie okres, na który zostało Ci zabrane prawo jazdy Skomentuj to wideo Daj innym jakąś szansę Daj innym jakieś wskazówki, jak to robiłeś jak to zrobiłeś. No, prawnicy za darmo też nie robią no niestety, natomiast wydaje mi się, że jeżeli prawo jazdy zabrano Ci na wiele lat no to warto się zmienić, warto to jakoś wykazać, warto złożyć wniosek do sądu no i warto to prawo jazdy odzyskać. Także, mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Jeżeli ten filmik rozwiązał Ci jakiś problem i odzyskałeś to prawo jazdy dzięki mojej poradzie skomentuj to poniżej. Jeżeli Ci się po prostu tylko podobało, daj lajka, daj kciuka lub po prostu poleć moje wideo tam komuś innemu